Inne ujęcie Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów Wełku, oczywiście, filia uczelni w Białym Stoku. Budynek gmaszysko wygląda imponująco. Mam nadzieję, że równie imponująco wygląda poziom nauczania na tejże, to alma mater. Wełku. Jak cię widzą, tak cię piszą. Na pewno gmaszysko szkoły robi wrażenie, przynajmniej na turyście z Wrocławia, jakim jest Darek Kraśnicki, który sfilmował to 10 lipca 2014 roku, w czwartek, w czasie wakacji. Parking dla studentów, naprawdę obszerny